16 grudnia 2020. O czym myśli WWP? A WWP myśli dziś o stratach podatkowych. Zwłaszcza, że rok 2020 skłania do takich rozmyślań. Z reguły straty to nie jest coś, z czego jest się dumnym, ale z całą pewnością osłodę stanowi możliwość obniżenia o podatków w przyszłości. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Dotychczasowe zasady były dość proste. Na rozliczenie straty mieliśmy 5 lat, a w jednym roku mogliśmy rozliczyć maksymalnie jej połowę, choć straty do 5 milionów mogliśmy rozliczać jednorazowo. Uważać należało tylko na niektóre połączenia i przekształcenia. Mamy więc kolejne uszczelnienie, przy czym tym razem na swój sposób podobne do betonu wlanego do odpływu kanalizacyjnego. Skuteczności metody zaprzeczyć nie można. Ma to jednak dość przykre skutki uboczne. Od 2021 roku nie odliczymy już strat, jeżeli aportem albo za środki otrzymane wkładem od wspólników nabędziemy cudze przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, w wyniku czego choć częściowo się przebranżowimy. Uwaga! Przebranżowienie poprzez przejęcie za środki wniesione przez wspólników prawo do rozliczenia straty nam odbierze. Ale gdyby nam te środki pożyczyli, to nie. Hm, Ale nie to jest najciekawsze. Prawo do rozliczenia strat tracimy również, jeżeli co najmniej 25% akcji podatnika posiada podmiot lub podmioty, które ich nie miały na koniec roku, kiedy strata powstała. Nie jeden podmiot, podmioty. Wszedłem więc sobie na stronę bankier.pl i rzuciłem okiem na losowe duże spółki giełdowe. We Free Float jest w pierwszym przypadku 71%, a w drugim 58% akcji. Wskaźnik Free Float oznacza, jaki procent akcji znajduje się w obrocie u małych akcjonariuszy. Potencjalnie więc często zmienia właścicieli. Jeżeli więc tylko co drugi albo nawet co trzeci z tych małych akcjonariuszy kupi i sprzeda akcje po roku osiągnięcia straty, to spółka o ich rozliczaniu może zapomnieć. Cóż za wsparcie dla rodzimego rynku kapitałowego. Na zakończenie przepisy przejściowe. Przecież śmiało można powiedzieć, skoro w rok 2020 wkroczyliśmy na starych zasadach, to strata z tego roku i wszystkich wcześniejszych powinna być rozliczana na starych zasadach. Ale to chyba jednak nieprawda. Mamy przepis przejściowy, który jest banalnie prosty. Nowe zasady obowiązują od nowego roku. Pewnie jesteście Państwo oburzeni i pytacie, co z tym można zrobić? Odpowiadam z pełną powagą. Skarga? konstytucyjna. Choć trzeba się liczyć z tym, że padnie odpowiedź. Zasady rozpoznawania dochodu i straty w trakcie roku 2020 nie uległy zmianie. A na nowy rok 2021 życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, mnóstwo zdrowia i cierpliwości. I do zobaczenia w styczniu w kolejnym odcinku O czym myśli WWP.